Witam, witam. Jestem na torach, ale to nieważne, bo zaraz zrobię taki deser, takie wtasiemneczko, że aż pociąg mi ominie. I idziemy do kuchni. おー<音楽>